Dobra kultury, czyli muzyka, książki czy filmy chronione jest w sieci praw autorskim dokładnie tak samo jak w sieci pozainternetowym. Jednak dobra kultury w formie cyfrowej o wiele łatwiej skopiować i dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Tak zwany koszt krańcowy kopii i dystrybucji cyfrowego produktu kultury jest niemal równy zero. Sprawia to, że bardzo trudno jest chronić prawa autorskie w internecie. Dlatego w 2001 roku powstało pewne ciekawe rozwiązanie o nazwie Creative Commons i dzisiaj o nim opowiem. Czym są Creative Commons? To seria licencji, które są swego rodzaju kompromisem pomiędzy pełną ochroną twórczości w internecie, a ofertą swobodniejszego korzystania z niej przez użytkowników. Zamiast tradycyjnego podejścia znanego jako Wszystkie prawa zastrzeżone, czyli copyright, stosuje się koncepcją Pewne prawa zastrzeżone. Ale uwaga, licencje Creative Commons nie zastępują prawa autorskiego, tylko się na nim opierają i je uzupełniają. Na czym to polega? Licencje działają trochę jak znaki informacyjne dla użytkowników. Autor jakiegoś tekstu, zdjęcia czy muzyki umieszcza konkretną licencję przy swoim utworze i sygnalizuje w jaki sposób można z jego dzieła korzystać. Istnieją cztery podstawowe warunki licencji. Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach i bez utworów zależnych. Uznanie autorstwa oznacza, że można kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór oraz utwory zależne pod warunkiem, że zostanie wskazane nazwisko autora pierwowzoru. Warunek ten z angielska by odpowiada w polskim systemie osobistemu prawu autorskiemu. Warunek użycia niekomercyjnego oznacza, że można kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór oraz utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. Na tych tak samych warunkach oznacza, że można rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych oznacza, że można kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci. Tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone. Od razu wyjaśniam, że utworów, utworem zależnym jest np. tłumaczenie tekstu, przeróbka lub adaptacja tekstu do sztuki teatralnej czy do filmu, albo też przetworzenie fragmentu muzyki jako wsadu do innego utworu muzycznego. Licencje mogą występować w sześciu kombinacjach, przy czym pierwszy warunek znajduje się w każdej kombinacji. Mamy więc uznanie autorstwa, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, uznanie autorstwa użycie niekomercyjne, uznanie autorstwa bez utworów zależnych, uznanie autorstwa na użycie niekomercyjne na tych samych warunkach i uznanie autorstwa użycie niekomercyjne bez utworów zależnych. Za pomocą tych licencji oznaczone są treści Wikipedii, można więc z nich swobodnie korzystać, ale też wyszukiwarka Google pozwala filtrować wyniki właśnie pod kątem użytej licencji. Jest również specjalna wyszukiwarka Creative Commons do wyszukiwania darmowych, legalnych treści w sieci. Kiedy więc znajdziemy w internecie jakiś utwór oznaczony znaczkiem TC, to wiemy na to zezwala nam autor i nie musimy się obawiać, że jesteśmy piratami.